przyjechał jakiś gościu i teraz nie wiemy on tam mówi po swojemu, cholera, nic nie zrozumiesz i jak myślisz, co możemy zostać? no powiem, że wakacje all inclusive to takich emocji nie dostarczają wiecie dostałam do tego keczup, więc rozumiem, że tak powinno się jeść, no to heja coś jest w środku, jeszcze nie wiem co Tutaj jest Cytadela i słynie z tego, że ta jedna wieża jest pochylona. Super było w tym hostelu. Jenny krzywo. Super, naprawdę było bardzo fajnie w tym hostelu. I w ogóle fajnie było być między ludźmi, bo mimo, że my spotykamy ludzi, większość ludzi spotykamy bardzo krótko, wiecie, sporadycznie na ulicy. I to nie jest to samo, co z kimś pogadać dłużej i nawiązać relacje. Ale słuchajcie, jesteśmy tacy szczęśliwi, że jesteśmy wreszcie tak jak tu widać. Czyli nikogo nie widać. Nikogo, po prostu. Zupełnie sami. Pies sobie może latać. Zobaczcie, nie kłamie, we wszystkie strony tak samo. Zachód słońca, góry po jednej stronie, przepiękne, pokryte śniegiem. Góry po drugiej stronie też były piękne, jak jechaliśmy po drodze całą drogę takie ładne widoki, nie wszystko mogę pokazać, bo często jest tak, że coś jest tak z boku i jakby nie mam jak tego ująć, ale to nie szkodzi, bo to znaczy, że jak ktoś tutaj przyjedzie, to będzie miał co sobie tutaj oglądać, a nie, że wszystko pokazałam i potem po co tu przyjeżdżać, prawda? Idę gotować, wiecie? Bo ja zawsze też, jak mam okazję, to lubię nagotować sobie na zapas. Bo potem, jak jedziemy, tak jak teraz parę godzin, no to ja nie ukrywam, że my jesteśmy zmęczeni, żeby ja jeszcze teraz stała wieczorem w kuchni i coś tam gotowała. Więc lubię sobie mieć już naszykowane i wtedy tylko odgrzewamy i heja. Tak, więc idę odgrzać to, co przyszykowałam sobie wcześniej. Ale to ładnie. Ale cicho. A. Mm, będziemy mieli piękną noc. Mam zrobiony cały pojemnik bigosu i zjemy to z ich chlebem. Oni mają parę rodzajów tych placków, wiecie? I ten placek jest taki grubszy, mm -hmm. widzicie? Taki. Nie wiem, czy to widać, ale taki miękawy, miękki, jest mięciusienki, nie jest chrupki I my zdecydowanie właśnie wolimy ten chleb, który sobie można fajnie drzeć I on naprawdę super fajnie smakuje, no super po prostu To tak jak nasze naleśniki, ale no nie jest taki tłusty oczywiście Bo nie jest smażony na tłuszczu, tylko na tej płycie takim, na piecu Jest super dobry, super smaczny Przyjechał jakiś gościu i teraz nie wiemy. On tam mówi po swojemu. Cholera, nic nie zrozumiesz. I jak myślisz, co możemy zostać? Nie wiem, gdzie jest twój telefon. Właśnie szukałam no. go przed chwilą. I co? Aha, będziesz nim tłumaczył. No, wiecie co? Bo chodzi o to, że nasłuchaliśmy się też różnych historii i Szlak, kurczę, wie, Jedni mówią, że super bezpiecznie, inni tam mówią, że byli przeganiani. Ktoś tam, gdzieś tam. wiecie, jak to jest. Tak więc. kupczę, no nie wiadomo. No dobra, teraz tam niedźwiedź spróbuję potłumaczyć, zobaczymy. Ten pan wygląda, jakby był w jakimś mundurze, ja nie jestem pewna, więc. Oni ten gościu do kogoś Pewnie do... No właśnie, ja nie wiem skąd oni wiedzą Nie mam pojęcia Po prostu jechaliśmy No dosłownie ile my tu jesteśmy? Pół godzin, tyle co zdążyliśmy Rozłożyć namiot, nie wiem czy pół godziny Jesteśmy i gary zdążyłam wyciągnąć In the middle of nowhere Praktycznie po środku Niczego pola, tak jak pokazywałam I nagle, kurczę Podjeżdża samochód znikąd e no dobra, tam, dzwoni do przełożonego, ale czuję, że pewnie będziemy musieli się zwijać. Czuję w kościach, bo na pewno tak będzie. No i dupa, musimy się zwijać, znaczy już prawie skończyliśmy. I gościu stoi i czeka tam, aż my się zwiniemy, on tam jak dzwonił tam do kogoś, do kogoś, do kogoś, to potem znaleźli jakiegoś gościa, co gada po angielsku I przez telefon nam wytłumaczył, jak strasznie niebezpiecznie jest tutaj spać i w ogóle w żadnym wypadku nie możemy tutaj zostać I musimy jechać do najbliższego miasta, do hotelu no i powiem Wam właśnie, że to były takie historie, które żeśmy słyszeli od ludzi, którzy tutaj a, podróżowali tak jak my, czy tam obojętnie kamperami, takimi samochodami jak my e, i takich właśnie opowiastek, to, to trochę niestety, mm, no, no i co, no prawda, no co mam Wam powiedzieć. Jeszcze co zdjęcie ze mną zrobiłem. <laughs> jak to wiranie no. On będzie opowiadał gork, całej. Gork, jakiś to jest dangerous. nie wiem. Może jakiś animal. Nie wiem, no zobaczymy. całej rodzinie będzie opowiadał, jak Tam, dumny będzie. Sobie, zdjęcie sobie jeszcze musiał ze mną zrobić, Dumny hmm. będzie, że uratował turystów od zagłady. Długo będę zagrać, razy, ja, Powiem wam tyle, że <śmum> poziom irytacji sięga zenitu, bo wiecie wieczorem my naprawdę jesteśmy zmęczeni i rozłożenie tego kramu naszego to po prostu jest szczyt, co możemy zrobić i jak trzeba to złożyć i szukać innego miejsca i znowu rozłożyć. To matko moja. E na szczęście w innych krajach bardzo rzadko nam się zdarzało, ale zdarzyło nam się w Turcji dwa razy, na przykład w Chorwacji, a Chorwacja to już w ogóle zapomni eee, no więc co, no fajnie jest, no no to sok będziemy pić bo przecież nie da się na wo. No, powiem, że wakacje all inclusive to takich emocji nie dostarczają, wiecie. Naprawdę. Um, powiem tak, nie jesteśmy zdenerwowani i tak dalej, bo tak jak mówiłam, oni są bardzo grzeczni i wszystko fajnie, tylko po prostu no jesteśmy zmęczeni. Co tu dużo będę gadać, no. Można powiedzieć, że poziom irytacji sięga zenitu, bo po prostu jest wieczór, chcemy już iść spać i wiecie, już żeśmy mieli takie piękne miejsce, takżeśmy się cieszyli rozłożone wszystko, fajnie a tu trzeba poskładać po ciemku naprawdę jest trudno coś znaleźć i um, no i w ogóle teraz nie wiemy, wiecie, trochę się wahamy, czy rozkładać się, czy nie więc chwilę poczekamy tutaj, po cichu I, um, tu mam przyciemnione szyby, więc mogę sobie w środku światło zapalić e, więc posiedzimy po cichu, po ciemku i później jak nikt nie będzie nas tu, wiecie, nachodził, to, to rozłożymy chatę. No. Nie jest bardzo późno, jest 8 godzina, ale chcemy spać, a przynajmniej już mieć rozłożoną chatę. No, to przespaliśmy noc w hotelu. Więc ja nam nie chciałam się za bardzo tego w nocy, wiadomo, już było ciemno, nic nie było widać, a rano chcieliśmy się jak najszybciej zwinąć, więc tam za dużo Wam nie pokażę, ale było ok. Nie tak może spektakularnie, jak w poprzednim miejscu, ale też um, no, było ok po prostu. Mieliśmy spokojną noc, nikt nam już nie przeszkadzał. Stwierdziliśmy w takim razie, że zwiedzanie, czegokolwiek musimy właśnie zacząć od szukania miejsca do spania, musimy być tutaj troszkę bardziej ostrożni, więc teraz jadąc do Shiraz, to najpierw sobie poszukamy, gdzie będziemy spać tak za dnia, żebyśmy mieli jakieś upatrzone miejsce, a przyjedziemy tam i rozłożymy się dopiero po zmroku. tutaj gościu sam do nas przybiegł i powiedział, żebyśmy tankowali. I on tam właśnie podjeżdża samochodem swoim ciężarowym i sam pokazywał nam, że czy chcemy tankować. No bo wiadomo, sobie zarobi trochę, nie? Tym razem zapłaciliśmy 20 tysięcy, ponieważ cena nie jest oficjalna, no to po prostu wiecie co, łaska. Więc jak dotąd to od miliona, tak? Od jednego miliona. Zapłaciliśmy 200 tysięcy. Do 200 tysięcy. Dwa, teraz 20 tysięcy, 200 tysięcy. No 200, 200 tysięcy, tysięcy, czyli no, nie milion, tylko 200, 200 tysięcy. 200 tysięcy. Nawet jak milion zapłacimy, to tanio jak barszcz. 3 dollars, too quick. Dobra, Bela, tam jest Twoje miejsce. Beć. Ciężko trochę nagrać, bo mało miejsca w samochodzie i trzęsie teraz na pewno będzie strasznie trzęsło, ale chciałam Wam pokazać, jak Bela śpi w swoim łóżku. Proszę bardzo. Tu jest Bela, a tam jest jej łóżko. I pupa jest w łóżku, więc nazywa się, że śpie w łóżku za każdym razem jak ją włożymy do środka to po prostu ona tak po jednej nocy, po kawałeczku po centymetrze dosłownie wdrapuje się tutaj bo ona koniecznie chce być między nami co oczywiście jest piękne ale e, nie jest bezpieczna dla nikogo Taki trochę nietypowy dla nas nocleg, ale czasem i tak śpimy. Szczególnie w miastach właśnie. Tak spaliśmy w Stambule na parkingu przy parku i tutaj też znaleźliśmy taki parking, gdzie możemy po prostu sobie nocować a za drobne pieniądze. Obok jest toaleta, woda, tak więc wszystko, co potrzebujemy. Park może teraz w zimie nie jest najpiękniejszy, ale fajne jest to miejsce do odpoczynku i zdecydowanie dla nas dobre do przenocowania w mieście, które chcemy sobie pozwiedzać. Tam sobie ćwiczą panie, dalej, nie chcę za blisko podchodzić, bo nie chcę, żeby się zawstydziły. Takie standardowe toalety, ale muszę przyznać, że jest naprawdę czyściutko. Codziennie rano sprzątają i w dzień przychodzą sprzątają, więc jest po prostu czyściusieńko. Zobaczcie, jaki tu fajny patent mają na mydło. Proszę bardzo. I tutaj jest. Naciskamy. O. No, naciskamy i nie działa. A tu? O, a tu działa. Fajnie, nie? Tutaj jest Cytadela i słynie z tego, że ta jedna wieża jest pochylona. Nie wiem, czy uda mi się to ująć, żeby pokazać dobrze, ale no musicie uwierzyć mi na słowo. W ogóle to nie widzę, co nagrywam, bo tak słońce po prostu mocno wali, że nic nie widzę, ale mam nadzieję, że coś tam się nagra. What is it? What is it? It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. a Zdecydowanie Shiraz jest bardziej nowoczesnym, takim jakby europejskim miastem. Nie jest to dokładnie to, czego żeśmy się spodziewali. Więc jak to zawsze bywa trzeba być gotowym na wszystko. No daleko nie zajdziemy, bo wszędzie jesteśmy zatrzymywani. Krok nas zatrzymują dosłownie, bo ktoś chce pogłaskać pieska i dosłownie daleko nie zejdziemy. Tutaj też spotkaliśmy panią, która ma psa, zaraz wam pokażę. O, Emi. Emi. Spróbujemy jakichś lokalnych przysmaków. Tam to na gorąco. ale male się o, jak pączek. Tak? Jak pączek? No. Dobry. No. Blatestan. Blatestan. Thank you. No, wait. Wait. Wait. Wait. nie do tego keczup, więc rozumiem, że tak powinno się jeść no to heja mm. coś jest w środku jeszcze, nie wiem co mm. dobre grzyby mm. pieczarki, bardzo dobre, pieczarki Zapytane z serem. Dobre, dobre. Dobre to jest. Chcesz spróbować? Nie. Nie, po nie, półsłodko. Uh -huh. Niedźwiedź zjada się swoim pączkiem. Mówi, że bardzo dobry. Więc są dobre rzeczy w Iranie. Słuchajcie, są. Po głębszej analizie e, doszłam do wniosku, że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 są symbolem Siraz, dlatego nawet przystanki mają witraże tam za mną jest most który jest główną atrakcją Shiraz ale teraz nie jest za dobry czas bo wszyscy przyjeżdżają tutaj zrobić zdjęcia witrażą i wiecie, słońce tylko rano pada przez te witraże więc trzeba przyjść raniutko wychata ta herbata. Słodka. Mm. Mm. Dobra, dobra. Cukier często jest na takim patyczku, takie kryształki. No i po prostu masz od razu mieszadełko, bo w wielu miejscach, gdzie żeśmy byli, to było w kostkach i nie było mieszadełka, bużeczki ani nic. A jak mam na patyczku, no to super. Ile w sumie wyszło za te herbaty? 150 50,000 czyli 15 Czyli? Puch, puch. Czyli pół dolara 50 cents for two A taki jak tamten? Tak Wow W jeden dzień w Shiraz zobaczyliśmy więcej psów niż w całym Iranie do tej pory przez 3 tygodnie. Słuchajcie.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 w tym pokoju gościnnym jest taki stoliczek, na którym jest baniaczek z wodą, żeby... przypuszczam, żeby było więcej pod ręką, że w każdej chwili jak chcesz, to sobie możesz zrobić herbatę czy kawę. Ale tak śmiesznie, bo my nie mamy takich rzeczy w pokoju, nie? To baklawa, specjalna tutaj Tutejsza, miejscowa i dostaliśmy ciastka. Oh. I Boże, ta gościnna po prostu i pani nam Bera. robi herbatę Nie, to jest Yes. What Tak this? to jest? To jest Aha Mm, to takie słodziutkie. Trudno nawet powiedzieć, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale to jest delikatne, jak, jak jakaś taka po prostu pyłek dosłownie. I słodkie. Trochę jak nasza wata cukrowa. Ale bardzo aromatyczne. Troszkę jak wata cukrowa, tylko bardziej aromatyczne. Pan nam tutaj szykuje herbatkę. Tak. nie pije się herbatę z szafranem i podobno no, Iran ma najlepszy szafran na świecie. Tak więc spróbujemy sobie herbaty z szafranem okay. mm. Would you yeah, this? Yeah. I'm not gonna go nadaj. <laughs> <laughs>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 Coffee shop no niestety z psem nie wejdziemy. Take away. Ale co ci wziąć? A to weźmiemy sobie gdzieś indziej, tu jest drogo Aha Myślę, niech w wy... do... kichaniu